Sky Tower to budowla znajdująca się we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Ma 212 metrów wysokości, bez żadnych anten i jest trzecią obecnie najwyższą budowlą w Polsce. Licząc wysokość dachu, a nie wcześniej wspomniane anteny, pod tym względem Sky Tower wyprzedza Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Odwzorowałem go dokładnie pięciokrotnie niższego. Przed nagrywkami nawet tam pojechałem, aby jak najlepiej go odwzorować. A jeśli chcesz zobaczyć jak mi to wyszło i czy godne było to kilka godzin pracy, oglądaj ten film do końca. Okej, okay, więc jesteśmy de facto w takiej recepcji. Dokładnie to tak nie wygląda, ale jesteśmy nieważne, starałem się odwzorować jak potrafię, ale też z małymi różnicami, żeby nie było. Dobra, tutaj jest taka winda, jak się wjeżdża na ten punkt widokowy, na który właśnie wjechałem. No to właśnie tak szybko się jedzie tą windą. No może nie aż tak szybko, tak jak tutaj, bo to jest dziesiąte piętro, a nie dziewiąte, czy tam 50. Ale... Mm, no również w tym punkcie widokowym jest wiele takich szczegółów. Chociażby taki green screen. Zapu to pewnie pamięta. No i tutaj są widoki, oczywiście nie na max chunkach. Mamy zjazd w jeszcze szybszy. No oczywiście nie ma na max chunkach, bo mój komputer by... Jak w PowerPoincie by był normalnie. Więc dobra, jesteśmy tutaj takie kafe. Może też to nie jest jakieś super dokładne Ale też chciałem no, trochę różnicy No wiecie o co chodzi Żeby nie było to takie dosłownie kopił w klej Nie lubię po prostu takich rzeczy robić No dobra, no tutaj są takie markowe sklepy Typu właśnie Lewis na przykład. No i oczywiście jeszcze budynek nie jest w 100% skończony Ale nie wiem, nie ma po prostu na razie pomysłu i tutaj jest jakby główne wejście no i tak to się prezentuje od zewnątrz fajne logo KFC wiem no i tak, tak to się prezentuje od zewnątrz nie wygląda to jakoś tragicznie według mnie ale w rewelacji no, też nie ma co zależy napiszcie w komentarzach co sądzicie o tej istnej istnie fajnej budowli a my w zasadzie będziemy teraz ją obserwować no jak mówiłem ten Sky Tower nie jest, w zasadzie w moim mieście to się nazywa Hightower, nie jest to do końca w 100% zrobione, więc będą tu małe niedopatrzenia, będą tu puste miejsca, ale no, jak będę miał czas, no to to dokończę. Właśnie ten dach tak z góry wygląda, tak jest szpiczasty, czy... No, tak jest dach właśnie, taki nie jest równy, ani też w jak jakiś blokach, że jest lekko stromy, tylko, no taki dość konkretnie stromy, wiecie. Tylko tym mm, tym skytarze jest tak, że jak jest dach, to jeszcze kawałek jest takiego jakby dziobu i jak chcecie, to mogę go dobudować, ale... Wątpię, żeby był drugi odcinek właśnie z Sky Towera, czyli raczej Hightowera, no bo, bo po prostu nie mam pojęcia, ale jeśli chcecie, no to tak będzie. No i dobra, no to lecimy sobie na dach. Tam są w ogóle na tym dachu takie, na tym większym, są takie jakby światełka i jeśli wie, nie wiecie o co w tym chodzi, to właśnie wiele wieżowców, nawet wiatraki niektóre, jeśli mieszkacie blisko, no, i świeci, no to wiecie, no to właśnie, żeby samoloty w to nie wlatywały. Wiem, że w Minecraftcie nie ma samolotów takich latających, tylko, że po prostu, no, żeby to wyglądało realnie. Wiecie o co chodzi. Także w zasadzie, ja już tam wiele nie powiem, to by było wszystko i... To wszystko by było w zasadzie co miałam Wam do zaprezentowania, jeśli chodzi o tę wspaniałą budowlę. Jeśli nigdy nie byliście, no to zachęcam, pojedźcie, bo widoki są niezapomniane. A ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, no i w zasadzie to wszystko, no i cześć.